Pięciodniowa, intensywna praca z młodzieżą to pierwsza część Mądrych Cyfrowych. Druga część to czas samodzielnej pracy zespołów, podczas której będą mogli dopracować wcześniejszą koncepcję lub opracować zupełnie nową. W ciągu sześciu tygodni zespoły będą pracowały głównie samodzielnie, z możliwością uzyskania Waszego wsparcia na początku, w środku pracy i na końcu przeznaczonym dla siebie materiale online młodzież znajdzie propozycje nowych, zaawansowanych narzędzi cyfrowych. Będzie mogła z nich wybrać te, z których stworzy rozbudowaną wersję prototypu i wizualizacji.